Pixlr to aplikacja, dzięki której można skadrować i poprawić zdjęcie, narysować szkic strony internetowej, aplikacji mobilnej, stworzyć komiks, kolaż lub scenorys. W programie Mądrze Cyfrowi najbardziej przydadzą się następujące funkcje. Kadrowanie zdjęć, szkicowanie i tworzenie kolażu. Kadrowanie zdjęć ułatwi opcja PixelRx. X. Wyprysowania będzie możliwe, gdy wybierzemy opcję Pixelar Editor, a tworzenie kolażu po wybraniu opcji Pixelar Express. Aby szybko skadrować i poprawić zdjęcie przed umieszczeniem na plakacie lub w prezentacji, wystarczy wybrać opcję Pixelar X. Otworzyć zdjęcie, a następnie skadrować je w ten sposób, zatwierdzić, dopasować kolory np. kontrast, jasność temperaturę, zatwierdzić OK, można dodać efekty, ja wybiorę efekt punch, zatwierdzam OK, dodam również napis, który wpisuje obszar po prawej stronie ekranu. Zmieniam wielkość napisu, jak również zmieniam krój czcionki, przesuwam napis, jeszcze dopasowuję i gotowe. Ok. Tak skadrowany obrazek mogę zapisać na swoim komputerze. Wybieram najwyższą jakość i zapisuję. Z pomocą opcji Pixlr Editor można stworzyć szkic pomysłu na zmianę, np. rysunek nowej przestrzeni łączącej pokolenia lub szkic scenek pokazujących działanie wymyślonego przez Was narzędzia lub usługi. Aby stworzyć szkic wybieram opcję stwórz nowy obrazek. Wybieram narzędzie pędzel, zmieniam jego wielkość, wystarczy mi 9 i rysuję. Mogę zmienić kolor, mogę zmienić wielkość pędzla. Pamiętajcie, szkic pomysłu nie musi być wcale bardzo dopracowany. Wystarczy rysunek, który jest w stanie wykonać każdy z Was, niezależnie od swoich umiejętności. Kice stworzone w aplikacji Pixelr można zapisać w popularnych formatach JPG lub PNG. Wystarczy z górnego menu wybrać opcję Save lub Zachowaj. Można wybrać najwyższą jakość, wybrać OK, nazwać plik i nasz plik zachowa się na komputerze. Opcja Pixeler Express pozwala na tworzenie kolażu, czyli zestawienie kilku lub kilkunastu zdjęć, szkiców, grafik na jednej planszy. W ten sposób można stworzyć tablicę inspiracji, komiks, scenerię, lub prezentację pomysłu na zmianę. Pokażę jak to zrobić. Po przejściu do kolejnego okna należy wybrać opcję Kolaż. Teraz można dodawać zdjęcia, które mamy przygotowane na komputerze. Na przykład. Zdjęcia można dopasować przesuwając je w każdej z komórek, a także zamienić miejscami, po prostu przenosząc z jednej komórki do drugiej. Można zmienić wygląd kolażu w ten sposób lub w taki. Można zmienić wielkość obramowania, zaokrąglenie ramek, Proporcje kolażu oraz kolor ramek. Gdy wszystkie zdjęcia zostały już wstawione do kolażu, możemy przycisnąć przycisk zakończ lub finish, skończone i przejść do dalszej edycji kolażu. Teraz można zmienić wygląd całego kolażu na przykład dodając do niego dodatkowy efekt kolorystyczny. w ten sposób. Efekt należy zatwierdzić. Do kolażu można dodać również napis, naklejki, zmienić również rodzaj obramowania. Gdy kolaż jest już gotowy, wystarczy przycisnąć przycisk Save, lub zapisz, i zapisać kolarz na komputerze. I gotowe. Kolarz został zapisany na moim komputerze.